Cześć wszystkim, z tej strony Sauli, witam was w kolejnym filmie na moim kanale, a dziś mam do was kolejną mapkę, na której możecie widzieć bardzo duże ilości expa. Więc jeżeli pomogłem wam, no, pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję z ma oraz łapkę w górę, ponieważ bardzo mi to pomaga. No i co, jeżeli załaduje was już na mapę, tutaj na ekranie, teraz macie kod do tej wyspy, no i jeżeli już was załaduje, to musimy sobie stąd wyjść po prostu. Jak już sobie stąd wyjdziemy, to, to będziemy musieli się wrócić. Eee, dokładnie, będziemy musieli wejść sobie w Exit, tam w to miejsce, czyli tak naprawdę skąd przyszliśmy, nie w Exit, przepraszam, pomyliłem się. Po prostu wracamy się tam. Jeżeli się już wrócimy, to w tym miejscu będzie taki przycisk Lava Lava. Klikamy sobie go i po prostu musimy przejść tego parkura. Nie wiem, czy spędniecie do lawy, czy, czy was nie zabije, nie mam pojęcia. Ale jeżeli już tutaj dojdziemy, to wchodzimy sobie do tego typa i przytrzymujemy na nim także E. I po prostu zaczniemy dostawać expa. Także widzicie, teleportujemy tu z powrotem i już dostałem 8000 i to cały czas leci do góry. Także z dzisiejszego filmu to było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało i widzimy się w kolejnych filmach. Simono!